Siemanko na kanale Dominik Witam was bardzo serdecznie A dzisiaj chciałbym wam taką Jedną ciekawostkę przedstawić Bo jak widzicie mam tutaj odpalonego Nie wiem czy się wyostrzy Minecrafta 1.16.5 I mam odpaloną taką aplikację do cheatowania Którą mogę sobie cheatować Jak widzicie jest godzina pierwsza trzydzieści ja to nagrywam specjalnie po to, żeby powiedzieć wam tak, gdy gracie na Coxcrafcie włączycie Auto Clickera, Spidermana yy, i jeszcze tam yy, Elytra Fly i Spida. Nie dostaniecie bana ja gram od godziny 9 rano i do tej pory a jest godzina 1.34 Nie dostałem bana Tylko dostałem ostrzeżenie, że mam Lagi I wyłączono mnie z serwera Dlatego, że Mam lagi I żebym nie dostał bana Ta aplikacja Jest do pobrania Jeśli chcecie się dowiedzieć Jak mieć takie fajne cheaty I nie dostawać bana to musicie zostawić łapeczkę a ja wtedy to wszystko wam ujawniam, wszystko co jest na monitorku powiem jak wszystko podać na T-Luncher i inne tam więc dziękuję za oglądanie zostawcie łapeczkę, z subika tam na dole no i co, jeśli będzie 20 łapeczek to myślę, że wam pokażę jak tych cheatów używać bo są warte do polecenia i nie dostajecie bana za to a sprawdziłem to i uwierzcie no dobra więc dziękuję za obejrzenie no i na razie